Imbir jest dobrze znanym korzeniem na całym świecie ze wszystkich swoich właściwości zdrowotnych zwłaszcza jako środek przeciwzapalny i jego właściwości żołądkowe które wspomagają układ trawienny. Ten korzeń jest stosowany jako formuła odchudzająca ponieważ jej właściwości promują utratę wagi. Nie tylko poprawia funkcje trawienne ale ma również termogeniczny efekt który pomaga aktywować metabolizm dzięki czemu jest silnym spalaczem tłuszczu i kalorii. Z drugiej strony cytryna jest kolejnym z potężnych leków które promują zdrowie na różne sposoby. To również jest uważane za naturalny środek przeżydzający. Zawartość witaminy C czyni z niej bardzo skuteczny przeciwutleniacz, który wspomaga eliminację odpadów z organizmu, zwalcza zatrzymywanie płynów, pomaga odtruwać organizm i przyczynia się do zmniejszenia obrzęku brzucha. Jak można schudnąć z imbirem i cytryną? Mając na uwadze, że oba składniki mają właściwości, które promują tłuszcz i eliminację odpadów z organizmu te dwie substancje są uważane za silną naturalną formułę odchudzającą, która może uzupełnić dietę odchudzającą. Jestem pewna, że nigdy nie wyobrażałeś sobie, że mógłbyś przygotować oba te składniki razem i z tak wyjątkowym przeznaczeniem, ale teraz dowiesz się trochę więcej o wszechstronności tych dwóch składników dla różnych różnych przepisów. Możesz schudnąć naturalnie i uzyskać dobre wyniki dzięki tym przepisom. Ginger lemon i herbata imbirowa jednym ze sposobów połączenia tych dwóch składników w celu wykorzystania ich właściwości jest przygotowanie herbaty. Kroki są proste i pokochasz jego pyszny smak. Co powinieneś zrobić? Podgrzej jedną szklankę wody i usuń ją z ognia po zagotowaniu. Gdy woda będzie już gotowa dodaj niewielką porcję imbiru i pozostaw ją stromą na 5 minut przykryj. Po 5 minutach dodaj sok z jednej cytryny i wypij. Najlepiej wypić tę herbatę przed śniadaniem.